Witajcie drodzy Państwo. A więc po prostu musicie kupić tę taśmę firmy. Sklej swoje serce. Kosztuje ona jedne 3 ,99 zł i 9 groszy. A naprawdę możecie z nią zrobić, czego dusza zapragnie. Możecie nią kleić, możecie ją używać jako bransoletki, możecie ją sobie nałożyć na rynie, naprawdę polecam.